Serdecznie witam wszystkich na kolejnej sesji. Otwieram 70. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Szanowni Państwo, sesja ta została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. O przyczynach zwołania tej sesji za chwileczkę się dowiemy, a na razie spróbujmy sprawdzić prawomocność obrad, czyli sprawdzimy w tym momencie, czy jest nas dość dużo, żebyśmy mogli procedować wszystkie uchwały. Dlatego bardzo proszę w tej chwili Radnych o kliknięcie w zakładkę kworum. Czyli tak, stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 15 radnych, nieobecnych dwóch, nieobecny jest Pan Zbigniew Szyszka i Pan Ryszard Zduniuk. Szanowni Państwo, muszę w tej chwili zadać pytanie całej Radzie i przegłosujemy to. Czy Rada zgadza się na możliwość uczestnictwa zdalnego w dzisiejszej sesji. To jest pytanie i teraz głosujemy. Kto z Panów Radnych jest za tym, żeby tak było, a kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę na uczestnictwo zdalne w dzisiejszej sesji. Wobec tego wszystko jest w porządku. Przeczytam w tej chwili porządek obrad, jaki wpłynął we wniosku Zarządu. Otóż porządek obrad dzisiejszy jest następujący. Otwarcie obrad 70. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawach i tu jest tak, wprowadzenie zmian w uchwale nr 54 łamane na 257 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. No i punkt, punkty, punkt piąty Zamknięcie obrad siedemdziesiątej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Ja myślę, że za chwileczkę, jak będziemy procedować tę uchwałę jedyną dzisiaj, to Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny, Rodzinie przedstawi nam tutaj uzasadnienie. Dlatego ja wcześniej nie czytałem tego uzasadnienia. Dlatego bardzo proszę w tej chwili Panią Dyrektor o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich Radnych, tych obecnych tutaj i tych zdalnych. Przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować za to, że państwo zgodziliście się jeszcze na to spotkanie i mam nadzieję, że również przyjmiecie projekt uchwały. Zmiana wynika z faktu, iż jeden z, jedna z osób, która miała podpisaną umowę na likwidację barier architektonicznych niestety tych barier nie wykonała. W związku z tym musieliśmy tę umowę wypowiedzieć i stało się to tak naprawdę dzisiaj rano, ponieważ wnioskodawca złożył wszystkie dokumenty, które były wymagane do rozliczenia. Zgodnie z procedurami pieniądze wypłacamy dopiero wtedy, kiedy dokonamy wizji lokalnej, czyli sprawdzimy co jest wykonane, czy jest wykonane i no i właśnie dzisiaj rano sprawdziliśmy się, okazało, że nic nie jest wykonane. W związku z tym wypowiedzieliśmy tę umowę i zostało nam 14 132 zł, które gdyby nie dzisiejsza sesja musielibyśmy zwrócić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. No i po prostu serce mnie bardzo bolało, bo to jest około 30 osób w tej chwili jeszcze, jutro otrzyma... Jak Państwo tę uchwałę przegłosujecie, ją przyjmiecie, to około 30 osób do, do otrzyma dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych. Stąd też była moja prośba do Pana Starosty, do Zarządu, no i do Państwa wszystkich, bo to są naprawdę duże pieniądze i szkoda byłoby je oddawać. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ja myślę, że to uzasadnienie jest tutaj dla wszystkich zrozumiałe i jest to przyczyna dlatego, tego, że zwołaliśmy nagle tą właśnie dzisiejszą sesję, bo chodzi o to, żeby po prostu nie stracić tych pieniędzy. To jest bardzo ważne. Wobec tego przeczytam tytuł tej uchwały i przejdziemy do głosowania. Otóż uchwała numer 70 łamana na 326 łamana na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale numer 54 łamane na 257 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. I tutaj po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje i tu już nie, nie będę czytał, bo to troszeczkę jest, jest, ale chodzi o to właśnie o czym Pani Dyrektor przed chwilą mówiła. Zresztą te materiały do Radnych dotarły. Radni wiedzą nad czym głosujemy. Wobec tego myślę, że możemy spokojnie przejść w tej chwili do głosowania. I wobec tego zadaję pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami 14 za, jeden głos wstrzymujący się przyjęła tę uchwałę do realizacji. Szanowni Państwo, tym sposobem porządek obrad został jakby wyczerpany. Ja jeszcze raz wszystkim Państwu, wszystkim Bartoszyczanom, wszystkim radnym, wszystkim pracownikom życzę udanego roku przyszłego, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wobec tego zamykam siedemdziesiątą sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.